W tym wideo opowiem Ci o grupach zawodowych, od których nie jest już wymagane widzenie przestrzenne, stereoskopowe, czy jakkolwiek by je tam nie nazywał, chociaż do niedawna było to nie do pomyślenia, zarówno dla lekarza takiego jak ja, czy osoba jednooczna, taka jak Ty, mogła sobie tylko o tej robocie, o której wspomnę, Pomarzyć. No, nie minęło zbyt wiele czasu od obniżenia norm wzroku, norm stereoskopii dla kierowców zawodowych, a efekt domina zaczął działać. Domina, czy meksykańska fala, czy jakby się ją tam nie nazwał, bo w czymże ten operator koparki jest gorszy od kierowcy tira. I przy okazji muszę skorygować tutaj moją wcześniejszą interpretację normy wzroku, a w zasadzie stereoskopii dla kierowców zawodowych, ponieważ będąc na zjeździe medycyny pracy okazało się, że jako kierowca tam jakiejś ciężarówki czy autobusu, musisz mimo wszystko widzieć cokolwiek na to drugie słabsze oko. Może to być w korekcji lub bez, natomiast no, hmm, jaka jest za tym idea? Według prelegenta chodziło o to, że jak na przykład do tego lepiej widzącego oka wpadnie ci jakaś muszka, zacznie cię zawić, czy zaczniesz sobie trzeć, to dzięki temu gorzej widzącemu będziesz jeszcze w stanie bezpiecznie zjechać na pobocze. Reasumując, całkowita ślepota lub brak drugiego oka, utrata drugiego oka Wykluczać się y, na zawodowego szofera. Ale wróćmy tutaj do tematu nowych profesji, bo Cię to może interesować. Aby było jasne, y, przepisy, a w zasadzie wytyczne Instytutu Medycyny Pracy weszły gdzieś tam w połowie listopada 2018, czyli wszystko, co wszystkie moje starsze filmy przed 2018 przed listopadem, już są w zasadzie. Nieaktualne lub mało aktualne. I po pierwsze, prace na stanowisku operatora ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych i są to na przykład operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych, czyli rozjeżdżając drogę walcem, nie musisz już mieć idealnego wzroku. Norma tutaj jest mniej więcej taka sama jak dla kierowców zawodowych, no ale to słabsze oko musi coś tam widzieć, no ciekawe jak tym walcem byś zjechał na pobocze. Oczywiście widzieć na poziomie 0,1, co najmniej 0,1 to jest najwyższy rządek na tablicy do badania wzroku. Dopuszczalna jest korekcja okularowa, czy tam jakakolwiek inna soczewkami czy innymi tam yy, wynalazkami usprawniającymi twój wzrok. Natomiast, niedopuszczalna jest tak zwana diplopia, popularne dwojenie się w oczach, prawda? Jest to podwójne widzenie, lub inni określają to jako widzenie podwójnych obrazów. Czyli jak widzisz podwójnie, czasami jak na kacu, czy jak podczas alkoholu, to czegoś takiego mieć nie możesz. Prace na wysokości powyżej 3 metrów, czyli żargonowo te, które wymagały tak zwanych badań wysokościowych. I możesz już spokojnie zostać budowlańcem, pomimo tego, że jedno oko masz dużo słabsze, ale ciągle widzieć na nie musisz. Dobra wiadomość, być może jest to dla Ciebie, jak kiedyś zostałeś źle zakwalifikowany powiedzmy do technikum budowlanego, jako uczeń czy na studia Politechnika Budownictwo jakoś tam szybko badania załatwiłeś, a tutaj nagle zaczęłeś już normy zdrowotne od 2018 listopada spełniać. Prace przy obsłudze maszyn w ruchu, nie istotnego ryzyka urazu. Napsu na przykład obsługa maszyn z osłonami lub zautomatyzowanych. No i jest to dla mnie logiczne, bo jak jest osłona, to po prostu za tą osłonę, osłonę, łapy nie wepchasz, nic Ci się nie stanie, tak jak mojemu kiedyś dziadkowi, kiedy tam wepchał rękę do tak zwanej cyrkularki, coś go tam pocharatało, na szczęście palce się uratowały i za taką osłoną, jak coś tam się rusza, prawda to niezależnie od tego, co widzisz, czy czego nie widzisz, to ręce będziesz miał całe. No, bad news, zła wiadomość, operatorzy poczciwych wózków widłowych, wysokiego składowania, operatorzy żurawi, dźwigów, suwnic podnoszących towary na wysokość powyżej 1,6 m 160 cm ciągle podlegają pod stare przepisy, czyli widzenie obłoczne jest wymagane. No, co z tego wyjdzie dalej? Przypuszczam, że tam za 10 czy 20 lat, jak już mnie na świecie nie będzie, Przepisy znowu zostaną poluzowane. Znam inną grupę zawodową z kraju, niestety pod tytułem Norwegia, gdzie Krain operator, operator żurawia na platformie wiertniczej widzenia obłocznego mieć nie musi ten operator dźwiga trochę więcej niż nasz operator prawda dźwiga całe kontenery i przypuszczam że jakby w las w szkodę to od razu tam czy kontener spada do morza czy, czy ludzie giną czy coś w tym stylu ale oni jakoś sobie z tym dają radę. U nas jest to na razie jest jak jest. Czasami dostaje takie zapytanie, no Panie Doktorze, tam mówi Pan o tym widzeniu obuocznym, że już nie trzeba, no, a mój doktor mówi co innego. No niestety, czasami się zdarza, że niektórzy moi koledzy nie są na bieżąco z przepisami czy inaczej interpretują, czy są asykuracyjni No, nie ja jestem od tego, żeby kogoś zmuszać do kształcenia, do osiągania do najnowszych wytycznych instytutów medycyny pracy, aczkolwiek też muszę powiedzieć, że no nie jestem jakimś znawcą innych wskazówek branżowych, czyli nie podejrzewaj mnie, że yy, znam naj, najnowsze od osiągnięcia psychiatrii, czy laryngologii, czy okulistyki, czy tam czy stomatologii, prawda? Ale jeżeli chodzi o swoją działkę, warto być najlepszym w swoim fachu No i to trochę odróżnia, że tak powiem fachowca od rzemie silnika. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli moim widzeniem jesteś oczywiście subskrypcja kanału. Jak masz coś ciekawego do powiedzenia o jednooczności pracy na wysokości, czy pracy jako operatora ciężkiego sprzętu budowlanego, napisz to w komentarzu pod tym wideo lub obejrzyj najnowszy filmik z szeroko pojętej medycyny profilaktycznej.